Co masz robić, jak zaniosłeś zwolnienie do zakładu pracy ale okazało się, że już jesteś po ustaniu zatrudnienia a zakład pracy tego zwolnienia nie przekazał do ZUS-u Panie Darku, bardzo proszę o poradę mój stosunek pracy ustał z dniem 19 października 2015 W okresie od 5 do 19 październik przebywałam na zwolnieniu, które przysłałam do Zakładu Pracy i póki co wszystko było dobrze jednak okazało się, że wymaga dłuższego leczenia i rehabilitacji, dlatego lekarz wystawił mi kolejne L4 od 20 października do 18 listopada czyli poważniejsza widać sprawa, bo zwolnienie na cały miesiąc i to zwolnienie również przesłałam do pracodawcy a niedawno otrzymałam pismo z ZUS z informacją, że tego zwolnienia brakuje i mam to wyjaśnić Rozumiem, że pracodawca nie zrobił nic z drugim L4, jakie do niego wysłałam Czy mam szansę to wyjaśnić z pozytywnym dla mnie rozwiązaniem sprawy? Czy pracodawca nie miał żadnego obowiązku nic robić z tym zwolnieniem i mogę, się tylko, i mogę tylko siebie za to winić Nadmienię, że do dzisiaj jestem na zwolnieniu z tym, że kolejne L4 było już przesłane do ZUS-u Choć obawiam się, że to nie ma znaczenia Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam Sprawa jest tutaj bardzo prosta, jeżeli już jesteś po ustaniu zatrudnienia, zakład pracy nic do Ciebie nie ma i już po tym okresie dostałeś zwolnienie, to oczywiście zanosisz to do ZUS-u Natomiast jeżeli chodzi o to zagubione zwolnienie, zagubione czy w zasadzie niedostarczone, po prostu zwróciłbym się do kadr zakładu pracy Zabrał to zwolnienie. Tam jak zechcą jakieś pokwitowanie, to im dać I już i zanieść to zwolnienie do ZUS-u. No, zdarza się sytuacja, że albo poczta tam zawiniła, albo zginęło gdzieś tam w tym zakładzie, to po prostu niestety wtedy trzeba pójść do pana doktora i poprosić o tak zwany wypis kopii zwolnienia lekarskiego. No i ten dokument taki nazwijmy to zastępczy zanieść do ZUS-u. I to powinno zakończyć sprawę. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz, specjalista medycyny transportu. Pamięta jeszcze raz, póki jesteś w zakładzie pracy, yy, póki to zwolnienie otrzymasz yy, pracując, będąc na umowę tam o pracę, to dostarczasz do zakładu pracy, a jeżeli już. Ci się zatrudnienie skończyło, dostarczasz do ZUS-u Także koniecznie daj lajka, daj kciuka, jak Ci się filmik spodobał Zasubskrybujmy kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy I do zobaczenia w kolejnym filmiku